Cóż to za prawda utarta, że niby młodość coś warta. Przypomnij sobie człowieku, i czym ty byłeś w tym wieku. Odpędzimy od durej dury młody, ślepe narzędzie przyrody. Wszędzie, kotrowe po trosze, te swoje trzy grosze. W szaleństwie gorszy od zwierzyn. Wprost już nie człowiek, lecz przy. I cóż taki wie o świecie, o miłości, o kobiecie? Czy w tym durnym ubiesie zmieści, co to znaczy powab wieści? Ta harmonia niesłychana po to od Boga nam dana, by iść przez świat niby święta, nieskalana i nietchnięta, obca wszelkim ziemskim szałom. Wieś ludzkość ku ideału. Czy taki młokos to czuje, czy zrozumie, uszanuje? E, on, co żyje jedną chętką, dużo byle jak i prędko. Bieg dojrzały, a wówczas dopiero, wraz z tą najpiękniejszą erą, każdy z panów mi to przyzna, żyć rozpoczyna mężczyzna. gdy z płci swojej niewolnika, zmienia się w pana, zjeślnika. Czy zrozumie pusta głowa, co to na przykład rozmowa? Gdy dwie, dwie płcie zgoło odmienne wymieniają myśli cenne. Słówko, słówkiem igra skrzysił, odbija jak piłka w tenisie. Czasem lekko dotyka misternego dwuznacznika. To wsty... lisko wstydem spłumieni. No któż mistrzem w takiej rozmowie? Tylko teżali panowie. A młody? Głupie to płoche. Tylko powróci pończochę bąka coś, boże się, boże. To w kłaśnie w Boże. Jedna myśl nęka go wszędzie. Będzie coś z tego, czy nie będzie.